Dzień dobry. Chciałam z wami się przywitać. Pierwszy raz w końcu się pokazuje. Mamy piękną pogodę, w związku z tym postanowiłam wyjść na ogródek. Z kawą popołudniową. Mam nadzieję, że wy też miło spędzacie czas. Mamy koniec roku, koniec zimy za chwilę zacznie się nowy rok wegetacyjny myślę, że jest to dobry czas żeby zacząć nową przygodę z Wami wpadłam na pomysł żeby trochę Wam też opowiadać z mojego własnego ogródka o naszych ziołach o tych co rośnie u mnie na ogródku czasami może to co na łące rośnie albo w polu, w lesie chciałabym może się uda. Raz na dwa tygodnie, może raz na miesiąc. Chcę Wam nowego pokazać. A dzisiaj myślę, że warto zacząć od tego, jak używać dzieła, Ponieważ za chwilę wszystko już zacznie rosnąć. Już powoli nawet zaczyna. Ptaszki tutaj świergolą już wiosennie. Mój towarzysz broni Łatek też tu już chodzi, gubiąc futro zimowe i za chwilę nasze ziółka zaczną też rosnąć będziemy mieli znowu do dyspozycji wszystkie dobra jakimi obdarowuje nas Matka Ziemia a moda na zioła i informacje jakie są dostępne w internecie w mediach są tak zmieszane, że ciężko jest znaleźć to co faktycznie jest dla nas dobre i w jaki sposób powinniśmy je wykorzystywać. Bardzo często spotykam się z takimi twierdzeniami, że a co Ci szkodzi i tak Ci nie zaszkodzi. Absolutnie nie jest to prawdą i nie wierzcie w takie bójdy. Bo jakby nie patrzeć, cała farmaceutyka wzięła się właśnie z tego, co jest wziąła. I tak samo, jak leki mogą szkodzić i mają skutki uboczne, tak samo i zioła. I jeżeli przeczytacie gdzieś na przykład, że jakieś zioło jest dobre na jakąś dolegliwość, to nie znaczy, że jak będziecie sobie herbatkę z tego zioła robić, to Wam to pomoże. Pomoże bardzo często się zdarzyć tak, że więcej szkody wyrządzi w Waszym organizmie niż wyleczy. Zazwyczaj na wiosnę jest wielkie boom na mniszka, na pokrzywę, na te zioła takie bardzo popularne. Dlatego zanim zaczniecie zrywać mniszka, zanim zaczniecie robić sobie koktajle z pokrzywy, czy jakiekolwiek inne zioła używać, proszę Was, poczytajcie jakie ma działanie, na co może być, ale czemu też szkodzi. Bardzo często zdarza się tak, że ludzie nie czytają w ogóle, że krwawnika nie można używać podczas ciąży na przykład, że dziurawiec, no o, dziurawiec to trochę więcej ludzi wie o tym, że na słoneczko nie można wychodzić, ale oprócz tego ma też inne działanie. Spotkałam się nawet z takimi sytuacjami, że ludzie czytając, że Soki pomagają na coś tam i przerzucają się na dietę sokową, pijąc tylko soki. Nie myśląc o tym, jakie skutki są przy spożywaniu soków. Ja nie mówię, że są złe, absolutnie. Soki jak najbardziej. I owocowe, i warzywne. Owszem. Ale trzeba pamiętać o tym, że nie tylko soki. Wszystko w nadmiarze szkodzi. Ocyt z kombuczy, czy napój herbata z kombuczy są dobre, ale nie w nadmiarze. Skutkiem może być na przykład, jak ostatnio słyszałam o przypadku osoba mająca problemy żołądkowe. Pijąc same soki owocowe i herbatkę z kombuczy, okazało się, że wrzody się pojawiły, popękały, jest w szpitalu z problemami. Dlatego proszę Was, nie wierzcie w każde słowo, które przeczytacie na forach, gdzieś na jakichś stronach. Cedźcie. Tak jak nóż służy do krojenia, ale nie wszystkiego, tak samo zioła służą do leczenia, ale nie zawsze. I dlatego... Może nie wszystko. Może nie każdą informację dostaniecie ode mnie, jaką byście chcieli. Ale postaram się to, co jest akurat na topie. To, co jest akurat w sezonie. Pokazać Wam, opisać, pomóc w zidentyfikowaniu. Nauczę, czym jest napad, a czym jest Wywar nauczę. Opowiem o tym. Dlatego zapraszam do śledzenia i pilnowania następnych filmików. A tymczasem zapraszam na wyjście na dwóch. Nie siedźcie w tych chmurach. Owszem, nie jest może jakoś zbyt słonecznie i cieplutko, ale wystarczy posłuchać ptaszków i popatrzeć pod nogi. Jasna jest za progiem. Do widzenia.